Witam! Dzisiaj zrobię napisy czasowe do filmu. Napisy czasowe występują w filmach fabularnych, w dokumentach, w bajkach, w filmach animowanych. Napisy czasowe też robimy po to, aby osoby niepełnosprawne nie były odcięte od świata. Napisy czasowe możemy sami umieszczać na swoich filmach, na portalach społecznościowych. Mam tutaj krótki film przykładowy. W tych miejscach są mowy. Tutaj, tutaj i tak dalej. Musimy przesłuchać każdą mowę i wstawić tam napis czasowy. Napis Czasowy powinien się mniej więcej pokrywać z mową. Podgłośnie klip wideo, abyście słyszeli, co jest nagrane. Niech będzie 450. Klikam w tym miejscu dwa razy. Klikam Play, aby wysłuchać mowę. Na osi czasu klikam na ikonkę, wstaw, napis czasowy. Ten pasek, który się pojawił, musi być. Musi być pomiędzy tymi dwoma liniami. Możemy jeszcze raz kliknąć play. Zaznaczamy ten pasek. Tutaj pojawił się czworokąt, klikamy na niego. Zakładka tekst jest otwarta. Klikamy na niestandardowy styl. Możemy wybrać ściankę, jaką chcemy. Ja wybieram Arial. Jeśli chodzi o rozmiar czcionki w pikselach. Wybieram maksimum czyli 36. To wszystko bez zmian. Tylko pikne pogrubienie. Tło liter będzie takie, jak jest tutaj. Możemy to zmienić, klikając na zmień styl bazowy. Ale ja radzę zostać przy tym. Będą białe literki na takim ciemnym tle. Klikamy teraz to miejsce i wpisujemy utwórz. Warto jeszcze raz włączyć play. I robimy podobnie przy tej mowie jak i innych mowa. Klikam dwa razy, może mniej będę mówił, a więcej działał teraz, bo czynności się powtarzają. Pisujemy tutaj. pisujemy tutaj multimodalny Tak, Wszystko wykonane. Teraz należy puścić film z napisami, abyśmy zobaczyli czy wszystko zrobiliśmy jak należy. Lysujemy tutaj pokolnie i czekamy wództwo. Czekamy. to wykonane. Jak jesteśmy zadowoleni, eksportujemy plik na zewnątrz. Klikamy eksportuj. Klikamy wideo i zaznaczamy tą kratkę. Wyeksportuj napisy czasowe do osobnego pliku. Wystarczy kliknąć teraz OK i czekać. Klikamy nie, teraz sprawdzimy napisy czasowe WLC Media Player. Klikamy na niego dwa razy. Jak widać napisów nie ma. Klikamy tutaj napisy i wybieramy dodaj pliki z napisami. Klikamy i wybieramy ten plik. Klikamy play Pokażę. i klikamy Jak widzicie tutaj napisy wyglądają trochę inaczej. Tam gdzie wyślecie napis będzie wyglądał tak jak ja mówiłem. Biały napis na czarnym tle. To na razie. Cześć.